Witam wszystkich. Eee, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować strony na której możecie zarabiać skiny o niewielkiej wartości. A jeżeli ktoś posiada wiele kont, z go może zarabiać przyjemne dla oka skiny o wartości nawet parę dolarów. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą robimy, przechodzimy na stronę ROLL. Oczywiście wy się tutaj lagujecie. Przechodzimy do tej oto zakładki. Tutaj wpisujecie swój URL Trade. Jeżeli to zrobicie przechodzicie do drugiej zakładki. Tutaj wpisujecie kod podany pod filmikiem. Jeżeli to zrobicie dostaniecie 6 Dublonów. Jakoś tak nie będę już wam mówił jak to tam się nazywa. Później przechodzicie do tej zakładki. Tutaj macie swój stan konta. Wybieracie daną broń, którą chcecie, chcecie sobie oczywiście kupić za tą fotę, którą posiadacie. Wybieracie na przykład tą broń. Klikacie w tym miejscu. Ona Wam się dodaje do sklepu. Później klikacie. Widzicie, że Wam ubyło pieniędzy u siebie, no ja niestety już wszystko wydałem. Później klikacie to to miejsce i czekacie aż skin dotrze do Waszego Steama. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia.